Cześć Maneczko jestem Zerox, a w w drugim odcinku ze Skarosty na moim kanale, dzisiaj ze mną Mazowski, a my lecimy na pierwszą areneczkę. Okej, okay, także jesteśmy na pierwszej arenie, no i dobre. Tak, Azowski jest krową. A w ogóle słuchajcie, wielkie dzięki za ponad, a raczej blisko 50 łapek w górę pod poprzednim odcinkiem ze Sky Warsów I dziękuję za ponad 40 łapek pod ostatnim odcinkiem czy odcinkiem SkyGuns. Tak, tak, dziękuję, dzięki, dzięki wielkie. No i ogólnie Azowski. Powiedz, czy ty masz ogólnie kanał? Bo ja nie wiem, czy ty masz kanał, Mam czy nie. Posiadam. Masz, posiadasz kanał. 70 osób Ale żebym się podjarał tym twoim kanałem Okej okay, także jesteśmy już na drugiej renie e, i Body tak będzie Was go... jak Was mały Okej okay, sorry sorry za to to był hejk którego bardzo serdecznie pozdrawiam który przed a ręką mówił takie coś Hello. Pełna wychód. Pozdrawiam YouTube. No więc no, YouTube też go pozdrawiają. Okej, okay, tak w ogóle na tej ręce miałem sobie wykupić jeszcze ninja, ale z tego powodu, że hejk wbił ze sto nogą, no to mi się nie udało. No ale tak, A już zabije jedną osobę. Ja też zabiję jedną osobę. I lecę do kolejnej jakiegoś buka z buka. Ej, bo się zaciąłem! Kurde! Także jesteśmy na na na chyba cześć, cześć jareniaczce I tak, tak e, zapomniałem na tamtej To... Zajrok zagrywa fokus XD Nie no tak w ogóle dzięki Azowski, że napisałeś Wielkie dzięki, teraz będę miał wielkiego Focusa A tak jak chciałem powiedzieć na pierwszy Zapraszam na kanał Azowskiego, który macie link podany w opisie I w ogóle Azowski powiedz co skrzynkach Yyy, gówno. Okej, ja lecę tutaj do ziomeczka, pięknego, jakiegoś condirdi di, di, 1, 2, 3, 4 Dobra, no tego zabiłem. Jeszcze mam trzy perełeczki. A tutaj się ktoś nam buduje, który prawdopodobnie mnie zabije. Ale no zobaczymy. Czy nas zabije. Czy nie, dobra, leci? Klepimy go! Kurde, i spać I spadł. No nie! Przeniósł się na moją wyśropkę! Następny idzie, kurna z następnej wyspy Zyrox! Kurna, spadłem I umrę, na jak sobie mieć. Tylko tak pokazuje, że mam ten uwada, uwada, uwada, uwada, uwada. <ścoughs> co to za dźwięki, dobrze, czekaj, biję go, biję go, biję... Umarłem na czwartej runeczce jak kupuję oczywiście eee, no i tak, dobra I, e, jak Heik wbił to dostał bana potem od Zyrexa, więc polecamy no, pozdrawiamy Heika który dostał bana, hi, ale hi, hi. niech się cieszy, bo tylko ma kilka minut, nas napięć, bo sobie teraz patrzę na drugim monitorze eee, no, ale tak, banik na 5 e, minut, więc spokojniutko co nie? zaraz wbije i nas będzie denerwował eee, to ja musimy. No tego musimy wbił, tak, nie Dobra, tak, no to ty sobie tam lec, a ja lecę też na gościóweczkę moją i trochę reakcja, kurde, 100% no ale nie zleciałem, to jest ważne, więc dobra, ja sobie tak teraz poleczę, a nie, tutaj nikogo nie ma, tam nikogo nie ma, wszyscy są na środeczku, więc ja idę na środeczek, nie, nie zginąłem, dobra, ktoś tu jest jakiś rezi, rezi mnie, kurde, słońce, nie mogę tu wejść, no ja pierdzielę. A że, a że nie mam e, żadnego kilowa, to będzie trzeba kopać piach. Kopiemy w górę. Jest! To e, wykopałem go! Dokopałem się do niego, nie czekaj, biego. Kurde, on się cały czas buduje tym głupim koblem. Mogę! Możesz, możesz, mów, mów. Ludzie, napiszcie co chcecie, żebym ja z New się spotkali w realu. Napiszcie. No, piszcie, ale na pewno, znaczy może coś nagram, jak Azowski pozwoli, ale ja na pewno Ech, swoje mordy nie pokaż. no. Chcia, chcia, pokażę. No. Chciałem, pokażesz swoje mordy, ja już widziałem. Ty, tak, Azowski widział, kurde, dobra, zabili mnie! Jego głos nie pasuje do jego mordy, więc... Ech, no niestety. No, a my widzimy się na pożegnaniu. No więc my wam bardzo dziękujemy za oglądanie tego odcineczka, jeżeli ten film Ci się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Oczywiście także zostawcie subskrybenta, takiego bądźcie moim subskrybentem, kliknijcie ten czerwonego się subskrybuj, no i zostaniecie na dłużej, ale to nie wszystko. I nie wszystko. Kliknijcie subskrybuj. Tak, u Azowskiego wpadajcie do Azowskiego i klikajcie też to subskrybuj, pamiętajcie włączyć powiadomienia, bo to bardzo ważne, żebyście nie po, nie, po prostu nie, nie przepuścili. Do Cię, tak, dokładnie. No, ale za tyle. Do zobaczenia, no i cześć! Pa! Oh,